to the Ja wolę używaną drogą furę Niż używaną drogą dupenia. nie chcę pomyśleć jaką miałbym dzisiaj furę, jeje Gdybym nie wydawał pęgi na tę sukę, nie Tę sukę, nie oh. Nie wiem sam, ile strat Czemu byłem tak naiwny i traciłem hajs Nie wiem sam, Czemu tak Popłynąłem na tym związku o dział zmiar Kiedy patrzę w oczy jej, jej, jej, je, je. Nie wiem czemu tak już jest Jest, jest, jest Że myślę o niej, o niej Kochał się I czemu tak już jest, że widzę nas na dnie A ludzie ciągle się sadzą Jesteśmy odjechaną parą Chodzimy spać rano Na śniadanie jemy kawią Nie wiem sam, ile strat Czemu byłem tak naiwny i traciłem hajs Nie wiem sam, czemu tak Popłynąłem na tym wiązku łodzią zmian Kiedy patrzę w oczy jej yeah. Tak już jest, jest, jest, jest, że myślę o niej, o niej, o niej, a ja nie chcę tego, nie, nie, nie, nie. Ej, ej, nie, nie, nie. Kiedyś będzie ten czas, że przyjdziesz do mnie o tak, podziękować mi za ten lepszy star i chociaż wycofałaś się w głowie, nadal dobrze wiesz Że będzie dręczyć cię to zawsze Kiedy patrzę w oczy jej, jej, je, je, je. Nie wiem czemu tak już jest, jest, jest, jest Że myślę o niej no yeah, yeah.